Korzyści z płatków owsianych. Jedną z największych zalet jedzenia owsianki jest jej wpływ na zmniejszenie lipoprotein o niskiej gęstości LDL w Twoim ciele złego cholesterolu. Rozpuszczalny błonnik w płatkach owsianych pomaga zmniejszyć wchłanianie cholesterolu do krwioobiegła. Dodanie owoców może zwiększyć ilość rozpuszczalnego błonnika więc jest to podwójne zwycięstwo. Całe to zdrowe włókno w płatkach owsianych może mieć głęboki wpływ na poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Owsianka do utraty wagi. Jedzenie owsianki na odchudzanie to także świetny nawyk łatwy do naśladowania. Nie tylko smakuje wspaniale, ale ciało trawi płatki owsiane w wolniejszym tempie utrzymując stały poziom cukru we krwi i podnosi poziom energii i zmniejsza apetyt na głód. Poczujesz się pełniejszy przez cały ranek i będziesz w stanie oprzeć się pokusie przekupienia. Dobre śniadanie z płatków owsianych jest zdecydowanie częścią planu dietetycznego, który pomoże Ci łatwo zrzucić wagę. Instrukcje gotowania. Sporządzanie przepisów na płatki owsiane jest dość prostym procesem. Dodaj płyn do owsa i ciepła. Nie tylko receptury owsiane są szybkie do zrobienia, ale nawet najbardziej początkujący kucharz może opanować podstawowe przepisy owsiane. Jak gotować płatki owsiane? Płatki owsiane 1 szklanka płatków owsianych dwa szklanki wody mleka lub połączenia obu W średnim rondlu połączyć 1 szklankę płatków owsianych staromodny i dwa szklanki wody doprowadzić do wrzenia. Zmniejszyć ogień i gotować na małym ogniu przykrytym przez 5 minut. Zdejmij miskę do sosu z ognia i odstaw przykryj na 2 minuty przed podaniem.